Gospodzin oprawia mnie, a nic mi nie dostanie, na mieście pastwy tam o mnie postawił. Na wodzie postrobieństwa wschował mnie, dusza moja obrocił. Odwiodł me po sprawiedliwości, sprawiedlności, i mam swoje. Bo aczby chodził pośród cienia śmierci, nie bądam się bać zła, bo ty ze mną jesteś. Prąd twoj i dąbecz twoj, jesta mnie ucieszyła. Ugotował jeż w obeżreniu mojem stół, przeciw tymi śmancami. Utoczył jeż w woleniu głowa moja, a kelich mój upawający, kako światły jest. A miłosierdzie Twe, będzie naśladować mnie wszelkich dniów żywota mego. Abych przebywał w domu Bożem na długie dni.